Witam, witam, wszystkich Państwa na kolejnej dzisiejszej sesji i otwieram siedemdziesiątą piątą sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji wszystkich radnych na czele z, z Panem Starostą i witam również gości. Witam panią Jolantę Andruszkiewicz, która jest radną wojewódzką. Serdecznie witamy. Witamy również na dzisiejszej sesji panią dyrektor PCPR-u, PCPR panią Bryg Brygidę Adamajtis, panią dyrektor powiatowego Urzędu Pracy Panią Annę Konowrocką. Witamy naszą Panią Skarbnik. Witamy Panią Mecenas bardzo serdecznie. Witamy szefową Biura Rady. Witamy wszystkich mieszkańców Bartoszyc, którzy nas oglądają. Serdecznie Państwa witam. Witam Telewizję Barca, to oczywiście, która jak zawsze jest na posterunku i nas filmuje. I w związku z tym filmowaniem oczywiście komunikat, że obecność na sesji jest jednocześnie zgodą Państwa na publikację wizerunku, tak żeby Państwo sobie zdawali sobie z tego sprawę. To jest wymóg tak zwanego RODO, żebym Państwa o tym poinformował. Szanowni Państwo, sesja dzisiejsza została zwołana z możliwością uczestnictwa zdalnego, tak jak Państwo zadecydowaliście na ostatniej sesji. I chciałbym teraz na początku stwierdzić prawomocność obrad. To znaczy chciałbym sprawdzić, czy jesteśmy, o i witam Panią Skarbnik jeszcze, Panią Sekretarz oczywiście serdecznie na dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, dlatego bardzo proszę w tej chwili kliknąć w zakładkę kworum celem sprawdzenia obecności. Tylko, że to musi być w systemie, Panie Mirku, że Pan jest. Dziękuję bardzo. Mam informację, że Pana Hilmanowicza nie będzie dzisiaj, więc mogę zakończyć już sprawdzanie i stwierdzam, że na sali, znaczy na sesji, obecnych jest 16 radnych nieobecny jest jeden radny, a wobec tego sesja nasza dzisiejsza jest sprawomocna i możemy podejmować ważne, prawnie ważne decyzje. Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest ustalenie porządku obrad. I pozwolę sobie przeczytać szybciutko ten porządek obrad dzisiejszy i potem spróbujemy go zatwierdzić. Proto, proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad 75 piątej sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu obrad yy, z sześćdziesiątej siedemdziesiątej czwartej sesji Rady Powiatu. Punkt piąty informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwały Rady Powiatu. Punkt szósty przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. Yy, I tu będzie spraw Sprawozdanie z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2022. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2022 oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie pieczy zastępczej. Punkt C. Przedstawienie przez organ wykonawczy oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. Punkt 7. informacja o stanie bezrobocia oraz działań Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 roku. Punkt ósmy. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała to będą zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036. Następnie zmiany w budżecie powiatu na rok 2023. I trzecia uchwała wyrażenie zgody na zbycie aktywów trwałych szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w drodze przetargu. Punkt dziewiąty głosowanie w sprawie dopuszczenia możliwości zdalnego uczestnictwa w kolejnej, w kolejnej sesji Rady Powiatu. Dziesiątka to są sprawy, sprawy różne i punkt jedenasty. zamknięcie obrad 75 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Czy są propozycje do zmiany porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego poddaję ten porządek obrad pod głosowanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie porządku obrad? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła ten program do realizacji. Wobec tego yy, przechodzimy do kolejnego punktu, yy, a mianowicie przyjęcie protokołu obrad 74. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, Jeśli nie usłyszę żadnej uwagi i sprzeciwu ani nic innego, to stwierdzę, że Rada Powiatu Bartoszyckiego ten protokół przyjęła. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół. 74 sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt 5. Informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i w tym celu poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tego sprawozdania. Proszę bardzo, pani starosto. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 74. a 75. Sesją Rady Powiatu. To jest pomiędzy 31 marca a 28 kwietnia 2023 roku. I w powyższym okresie Zarząd obradował na trzech posiedzeniach. To jest w dniach 12, 17 i 25 kwietnia bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 186 łamane na 519 łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. I tutaj zarząd powiatu Bartoszyckiego wyraził zgodę na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 151 ,78 m, mieszczących się na parterze budynku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych na okres trzech lat. Uchwała. Numer 186 łamany na 520 łamany na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia i zarząd również wyraził tutaj zgodę na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 14,5 m2 bez konieczności przeprowadzenia przetargu i to pomieszczenie mieści się na parterze budynku szpitala powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach i jest przeznaczone na prowadzenie świadczeń zdrowotnych też na okres, świadczeń zdrowotnych także, ale na okres dwóch lat. Uchwała nr 186 łamane na 521 łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Uchwała nr 186 łamane na 522 łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie rocznej oceny działalności warsztatów terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach. I uchwała nr 186 łamane na 523 łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie rocznej oceny działalności warsztatów terapii zajęciowej w Górowie i Łoweckim. Uchwała nr 186 łamane na 524 łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości zaliczki pobieranej za zużytą energię cieplną w lokalach wchodzących w zasób mieszkaniowy powiatu bartoszyckiego. Uchwała nr 187 łamane na 525 łamane na 2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Tutaj ta zmiana wynika z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który zwiększył nam dotację celową oraz z przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami. Uchwała nr 187 łamane na 526 na 2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała nr 187 łamane na 527 łamane na 2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bartoszowskiego w 2023 roku. I tutaj Szanowni Państwo w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację właśnie tych zadań publicznych w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego przyznano kwotę 2000 zł. A w tym dziale kwota pełna, do której można było udzielać tych grantów, to jest kwota 30 tysięcy, zostało 28. 000. Mówię tu o tym, bo pamiętacie, przyjmowaliśmy na ubiegłym zarządzie, rozpisywaliśmy konkurs jeszcze na pozostałe środki, które właśnie pozostały po pierwszym rozdaniu. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. I tutaj też nie wpłynęła żadna oferta, więc do tych 28 mamy jeszcze 11 tysięcy zł. Ochrony i promocji zdrowia. Tu przyznano 15 tysięcy zł. Wszystkie środki przeznaczone na ten cel. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Przyznano 5 tys. zł. I tutaj też wszystkie środki przeznaczone na ten cel. Polityka prorodzinna. Przyznano 5 tysięcy zł. I też to są wszystkie środki przeznaczone na ten cel. Kolejna uchwała numer 188 łamane na 528 łamane na 2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszewskiego za pierwszy kwartał 2023 roku. Kolejna uchwała numer 188 łamane na 529 do 531, bo to są trzy uchwały łamane na 2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego. I tutaj zarząd podjął, czyli wyraził zgodę właściwie na wniosek dyrekcji szpitala powiatowego w Wartoszycach, aby trzy pojazdy zbyć w drodze przetargu. Uchwała nr 188 łamane na 532 łamane na 2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert właśnie na realizację zadań publicznych Powiatu Bartoszowskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe podmioty wymienione w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I tutaj właśnie ogłoszono, tak jak mówiłem, przy poprzednich wcześniej, ogłoszono drugi konkurs ofert na realizację tych zadań publicznych w celu przyznania środków niewykorzystanych po pierwszym konkursie i oferty Szanowni Państwo można składać do 19 maja 2023 roku. Tutaj przypomnę, że chodzi o 28 tysięcy, które pozostało z ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i 11 tysięcy. Z działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości. To są te dwie płaszczyzny, na które można składać wnioski. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym zarząd powiatu, aplikacje, przepraszam, o te granty. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym zarząd powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem do dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Staroście za tę wyczerpującą wypowiedź. Możemy przejść do dalszego punktu w takim razie. Dobrze. Punkt szósty: Postanowienie, przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. To są takie jak Państwo widzicie trzy sprawozdania. Wczoraj na komisji były one bardzo szczegółowo omawiane, była na Komisji Pani Brygida Adamajtis, która udzielała odpowiedzi na ten temat. Ja poproszę może Pana Przewodniczącego Komisji, Pana Wiesława Kuracha o dwa słowa na, na ten temat, jeśli można. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rzeczywiście wczoraj na spotkaniu Komisji, które się odbyło w dniu wczorajszym była obecna Pani Brigida Adamalizis, jak również Pani Dyrektor Anna Komowrocka i te sprawozdania, o których w tej chwili Pan Przewodniczący mówi, były omówione i były pozytywnie zaopiniowane przez Komisję. Jeżeli już jestem przy głosie, to chciałbym się też odnieść do pozostałych uchwał, które dzisiaj będą procedowane, czyli wieloletnie prognozy finansowe, jak również zmian w budżecie jak również jednego projektu uchwał dotyczącego, dotyczącego wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych szpitala im. Jana Pawła II w Bartoszycach w drodze przetargu, czyli y, dotyczy to trzech karetek, o których wspomniał Pan Starosta. Również te projekty uchwał, o których przed chwilą mówiłem, Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za tę wypowiedź. I, i, I cóż, myślę, że sprawozdanie przez Radę, czy to jest w zasadzie trzy sprawozdania przez Radę są przyjęte, możemy przejść do kolejnego sprawozdania. Kolejne sprawozdanie to jest informacja o stanie bezrobocia na oraz działań Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 roku. Wczoraj również na komisji, jak Pan Przewodniczący powiedział, była Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Anna Konowrocka, która też udzieliła informacji pełnej. Też komisja, tak jak słyszeliście Państwo przed chwilą, sprawozdanie przyjęła, więc myślę, że spokojnie możemy przejść do kolejnego punktu porządku dzisiejszych obrad, a mianowicie podjęcie uchwał w sprawach. Podjęcie uchwał w sprawach, czyli zaczynamy od wieloletniej prognozy Powiatu Finansowej Powiatu Bartoszyckiego. I Państwo pozwólcie, że ja przeczytam tę uchwałę i spróbujemy ją przegłosować. Uchwała numer 75 łamane na 348 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-36. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego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 Wczoraj też uchwała, bo wczoraj była również pani skarbnik na, na komisji również udzielała wyczerpujących informacji na temat tych wszystkich uchwał finansowych. Wobec tego cóż, możemy przejść do głosowania, tak? Wobec tego zadaję państwu pytanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej przeczytanej przeze mnie przed chwilą uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały powiązanej z tą pierwszą, a mianowicie jest to uchwała nr 75 łamane na 349 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Rada Powiatu Bartoszkiego uchwala co następuje. To oczywiście jest po podstawie prawnej. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 8 milionów 408 529 złotych 41 groszy zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 134 878 818 złotych i 65 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 99 milionów 99 992 1176 zł. 82 grosze. Dochody majątkowe w wysokości 34 886 641 ,83 zł. 83 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 14 432 ,739 ,98 zł. 739 zł. 98 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 164 381 zł. 1337 zł 75 groszy w tym bieżące wydatki to 107 557 803 zł 92 grosze a majątkowe wydatki to 56 823 zł 533, 823 533 83 zł. 83 grosze. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 56 733 1533 zł. 83 grosze zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90 000 zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu ter ter terytorialnego stanowi załącznik nr 9, a wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 801 135,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29 502 519 ,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14 893 700 zł wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14 13 198 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 621 ,10 zł. 10 groszy. Przychody budżetowe w wysokości 34 608 819 ,10 zł. 10 groszy. Rozchody w wysokości 5 106 300 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf piąty. W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej A, dochody w wysokości 18 585 000, B, wydatki w wysokości 18 585 000 zgodnie z załącznikiem numer 7. 2. Wykonanie czynności, o których mowa w artykule 258 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 3. Dokonania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu te, tej jednostki.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 Punkt pierwszy. Przychody w wysokości 336 760 34 zł. 34 grosze. Dochody za 2023 rok 3999 zł. 89 groszy. Wydatki w wysokości 336 84 zł. 35 groszy. Punkt czwarty. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023 roku wynosi 4675 zł. 88 groszy i to wszystko jest zgodne z załącznikiem numer 8. Paragraf 7. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 13 milionów, nie milionów, przepraszam, 13 441 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianach 2360 3 złote 2 miliony, to są od tych milionów to się w głowie kręci. 2 miliony 363 zł tysiące czterysta złotych i paragraf ósmy. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf dziewiąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Długa uchwała ale treściwa i wczoraj, tak jak powiedziałem, pani skarbnik bardzo skrupulatnie nam to wszystko wyjaśniła. I cóż, możemy przejść do głosowania? Tak, wobec tego przechodzimy. Wobec tego zadaję państwu pytanie. Kto z państwa radnych jest za przeczytaną przeze mnie przed chwilą uchwałą? Kto jest przeciwny? A kto z państwa wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego oczywiście jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Uchwała jest następująca. Uchwała, 70, uchwała 75 łamana 350 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 kwietnia 2003 roku. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w drodze przetargu. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie aktywów trwałych będących własnością szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w drodze przetargu w postaci tomografu komputerowego Optima CT 540 rok. Produkcji 2016. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szpitala. Powiatowego im. Jana Pawła II Bartuszyca Uchwała wchodzi w życie z, z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu bartoszyckiego. Ja tylko tak y, poinformuję Państwa, bo ktoś mógł, może być przestraszony, że, że pozbywamy się tomografu komputerowego, to znaczy pozbywamy się starszego po to, żeby był, był nowszy. Także, także tomograf komputerowy w szpitalu jest i będzie. Także proszę się nie obawiać. Ale, ale tu musimy wyrazić po prostu zgodę. Dlatego poddaję tę uchwałę wobec tego pod głosowanie. Kto z, panów, z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła tę uchwałę do realizacji. Yy, Przechodzimy do punktu dziewiątego. Yy, jest to głosowanie w sprawie dopuszczenia możliwości zdalnego uczestnictwa w kolejnej sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Yy, wiadomo wszystkim o, o co chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu mogli na najbliższej sesji również uczestniczyć zdalnie, jeśli ktoś oczywiście yy, yy, yy, tak uważa. Kto, więc kto jest za tą uchwałą, kto jest przeciwna, kto wstrzymał się od głosu. Ja tylko tutaj powiem jedno zdanie na ten temat. Otóż oczywiście Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji głosami 13 za i dwie osoby się wstrzymały od głosu. Także następna rada będzie mogła do będzie dopuszczała możliwość uczestnictwa zdalnego, ale ja tak apeluję do radnych, żeby z tego przywileju no, nie korzystać, dlatego że jednak dużo lepiej jest i dużo łatwiej jest, jeśli, jeśli państwo radni jesteście fizycznie na sesji, wtedy, wtedy jest jakoś tak inaczej. Czyli można oczywiście zdalnie, ale apeluję, żeby jednak byli państwo fizycznie obecni na dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu dziesiątego. To są sprawy różne. Proszę bardzo, czy ktoś w sprawach różnych ma coś do powiedzenia? Proszę bardzo, pan Mirosław Olejnik. Chyba jest bateria. Szanowni Państwo, tradycyjnie chciałbym zapytać o drogi nasze, nieszczęsne, bo jak wiadomo, stan tych dróg jest zatrważający. Rzeczywiście chyba jeszcze tak źle nie było. Było, było. Przed wojną może było, ale Którą? teraz jest naprawdę źle. Jeździłem po tych drogach, specjalnie zrobiłem parę rundek, ja mówię o terenie Górowszczyzny, no i fatalnie tam można... To, to są miejsca, są miejsca które, które praktycznie, przez które praktycznie nie można przejechać. Pierwsze pytanie może do rzeczy. Kiedy zaczną się te cząstkowe remonty? Drugie pytanie do Pana Starosty to jest takie. Co z tą drogą do kandyty Kiwajny, mówiąc tak, to są dwie drogi formalnie. Kiedy się zacznie remont ten, ten, tego pierwszego odcinka kilometra? który jest już jak gdyby zaakceptowany i do realizacji. No i czy Zarząd dalej podtrzymuje swoją decyzję, czy wolę składania na dalsze odcinki tej drogi w momencie, kiedy pojawią się takie możliwości finansowania dalszej, dalszego remontu. To na razie tyle. To czy Pan Starosta chciałby teraz odpowiedzieć? Tak, ja króciutko tutaj też na Pana Radnego pytania odpowiem, bo pierwsze pytanie, kiedy zaczną się cząstkowe remonty, one się już zaczęły. To, także tutaj myślę, że z trochę cierpliwości, no bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie we wszystkich gminach być o, o jednakowej porze. Myślę, że jeżeli będzie też taka potrzeba, to proszę jakby kierować pytanie do Pana Dyrektora, on wie, jest uprzedzony o tym i on będzie informował każdego, w jakiej kolejności tam sobie ustawił, że tak powiem, pracę, jeśli chodzi o te cząstkowe remonty. Kandytyki i Wajny, ten pierwszy odcinek, tam 999 metrów, bo tu tak się umawialiśmy, my zakładamy, że rozpoczniemy to jeszcze w tym roku jesienią, dlatego, że umowa już jest z Panem Wojewodą przygotowana do podpisu i już to myślę ruszy. Na resztę odcinków, tak jak się umawialiśmy, składamy oczywiście bezwzględnie i to taki, jeśli chodzi o wykonanie, to one będą w pierwszej kolejności, dlatego, że no gwarancja wykonania, inaczej wykonanie tego pierwszego odcinka gwarantuje nam niejako no większą szansę na pozyskiwanie środków dla tych dalszych trzech, dwóch właściwie odcinków jeszcze, o których mówiliśmy. Ja tu chcę dodać, że mieliśmy takie spotkanie, nie chcę tutaj daty, bo już nie pamiętam, ale to było gdzieś około tygodnia, dwóch może temu, była Pani Tyc, z tego co pamiętam, z Pani Sołtys, z, z, tutaj z dwiema Paniami i z jednym Panem, no i tu... Już ona, powiedzmy, ten harmonogram tych działań w tej kwestii zna doskonale, bo tutaj wyjaśnialiśmy to dość długo, pokazaliśmy jak to działa, skąd takie przesunięcia w, w czasie, jakie są procedury pozyskiwania tych środków i myślę, że, że pan, Państwo, którzy tu byli, no już wiedzą jak to wygląda i są, że tak powiem, no przekonani o tym, że to będzie dalej następowało, bo my inaczej też nie będziemy postępować, tylko w ten sposób. Pierwszy odcinek, a potem następny. No dlatego, że w sierpniu chyba będzie można wejść z konkursem, bo jakoś tam, nie chcę, nie chcę tu w tej chwili, Mirek, zadzwoń do tego, do naszego pana dyrektora Karola, on ci tam powie te daty. Dlaczego to tak jest, nie? Tak, proszę bardzo. Oczywiście będę dzwonił, ale chciałem właśnie, żeby Pan Starosta powiedział, bo pewnie mieszkańcy tamtych terenów przy tej drodze są zainteresowani bardzo i oglądają sesję i łatwiej wtedy do, do nich dotrzeć z informacją. Ja oczywiście spytam dokładnie i poinformuję odpowiednich mieszkańców. Yy, Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że y, y, jeśli chodzi o drogi w powiecie, to w, w, w ostatnim czasie, w ostatnich latach tych dróg robi się naprawdę dużo. I y, y, y, ja rozumiem, że oczywiście są takie sytuacje, że niektóre drogi jeszcze czekają na, na, na, na remont, ale, ale proszę pamiętać o tym. One są naprawdę obiektem troski Starostwa i Zarządu Dróg powiatowych i, i, i wszędzie wcześniej czy później te drogi będą zrobione, tym bardziej że, że rząd przeznacza na te drogi naprawdę duże pieniądze i dofinansowanie na drogi jest, jest, jest duże. Wczoraj zresztą też na komisji była o tym mowa, że, że, że, że tych dróg naprawdę będzie dużo robionych, także także trzeba mieć nadzieję ja Mało, ja mam pewność, że, że, że, że, że te drogi będą zrobione i, i, i, i będziemy jeździć po naprawdę dobrych drogach. Nawet tych, które są w tej chwili, tak jak Pan Mirek powiedział, bardzo, bardzo, bardzo złe. Czy, czy jeszcze w sprawach różnych? Pan Wiesław, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wczoraj na posiedzeniu komisji była obecna również Pani Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Pani Małgorzata Stankiewicz w związku z pismem, Ale, proszę które, Państwa, proszę, proszę, panów, które szale, skierowała Rada Pedagogiczna Młodzieżowego Domu Kultury do radnych powiatu i myślę, że też do zarządu. To pismo dotyczyło sprawy wysokości dodatku funkcyjnego Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. Pani Dyrektor uzasadniała, że ten dodatek, który w tej chwili otrzymała jest w stosunku do innych wynagrodzeń dyrektorów jest stosunkowo proporcjonalnie niski. Na posiedzeniu Komisji Komisja wyszła z założenia, że rzeczywiście przygotuje wniosek do Zarządu o ewentualne ponowne rozpatrzenie tego dodatku, jak również, tak jak rozmawialiśmy, tam są jeszcze inne rzeczy, które w trakcie rozpatrywania tego wniosku mo można poprawić. Generalnie też chodzi o dodatek funkcyjny dla nauczycieli i mentorów. Więc w najbliższym czasie będzie przygotowane pismo do Zarządu w tej sprawie, także chciałbym poinformować Zarząd, że takie pismo od Komisji wpłynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Basia, bardzo proszę. Ja bym do tego wniosku, ale do przewodniczący dołączył mi właśnie coś, żeby był na tym spotkaniu i związki z zarządem, żeby to było szerzej, żeby to nie było to, że kto nie chce, kto nie przyjedzie, ale kto chce, bo to jest bardzo ważny temat. Czy, czy, czy pan starosta chciałby dwa słowa na ten temat? No ja krótko Państwu odpowiem. Procedura, która nas obowiązuje jest procedurą taką długotrwałą, że tak powiem inaczej, trwającą bardzo długo, bo te uzgodnienia ze związkami zawodowymi są zawsze trudne i to co uzgodniliśmy, to proszę nam tu wierzyć, było bardzo mocno ważone. I trochę się dziwię Państwu dyrektorom, niektórym oczywiście, że stawiają te sprawy w taki publiczny sposób, ponieważ no ocenialiśmy wszyscy razem ze związkami zawodowymi zakres czynności poszczególnych dyrektorów to nie jest dodatek funkcyjny za to, że ktoś się nazywa dyrektorem, tylko za to, jaki zakres czynności wykonuje. I myślę, że tutaj wyjątkowo sprawiedliwie zostało to wykonane. Wszystkie trzy centrale związkowe wyraziły właśnie taką wolę, jak tutaj jeśli chodzi o wysokości tych dodatków. I to tak się stało. Natomiast no, tu nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zarząd jeszcze raz prawda, się, pochylił się nad tym wszystkim, prawda, po, po, po, może jeszcze w sposób taki hmm, bardziej dokładny czy wyartykułowany i żeby Państwo dyrektorzy rozumieli, z czego to wynikało, Pokażemy, myślę, przygotujemy brutto, netto zarobki wszystkich dyrektorów, dlatego, że te elementy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny są tylko elementem składowym dla całości wynagrodzenia. Tutaj niektórzy z dyrektorów nie mówią o tym, że mają jeszcze inne dodatki, tak, tylko widzą siebie w, przy dodatku funkcyjnym, że są różnice. Te różnice będą według mnie... Bo są różnice w zakresie czynności, w zakresie wykonywanej pracy. Nie możemy porównywać, na przykład, młodzieżowego domu kultury z zespołem szkół ponadpodstawowych numer jeden. No to jest oczywiste, że, że nie może tutaj być jakiejś równości. No i tak mniej więcej, w miarę poczucia naszej sprawiedliwości, My oceniliśmy tę sytuację i tak została te wysokości dodatków funkcyjnych wprowadzone przez i związki zawodowe, i zarząd, i Radę Powiatu potem do, w życie. Krótko mówiąc, ja jeszcze raz to deklaruję, że... Pochylimy się nad tym jako zarząd, dlatego że sprawy związane z finansami i dla zarządu i dla mnie osobiście są bardzo ważne. Ja myślę, że to jest widać, bo jak się porówna zarobki jeszcze sprzed dwóch, trzech lat nawet i dyrektorów, czy kierowników jednostek, czy pań pracujących w administracji, na przykład księgowych, głównych księgowych, to widać bardzo duży postęp na plus i będziemy to do końca, myślę, naszej kadencji mieli na uwadze, żeby po prostu nasi pracownicy, szczególnie w oświacie też, naprawdę zarabiali godnie. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam, że oczywiście te sprawy reguluje również ustawa, która też zakłada pewne ramy i, i, i mówi na przykład o nie wiem, ilości nieruchomości, jakimi zarządza dyrektor, prawda? Tutaj Pan Starosta wspomniał o, o Zespole Szkół numer jeden, prawda? Tam jest tych nieruchomości naprawdę dużo. Jest kotłownia, są warsztaty, prawda? Czyli, czyli to, to, to się też liczy. Proszę bardzo, Pan Mirosław Olejnik jeszcze ma... Tak, w uzupełnieniu chciałbym powiedzieć, że to jest tylko wola Zarządu, bo z tego wiem. Nie, związki zawodowe w przypadku, kiedy zarząd daje wyższe pieniądze na pewno nie oponuje, wręcz, wręcz, wręcz przeciwnie chwali zarząd. Także wydaje mi się, że to nie ma co się spotykać, w sensie takim dyskutować. Jeżeli zarząd ma wolę podniesienia tego dodatku w tym akurat przypadku to po prostu trzeba to zrobić. Związki zawodowe podejrzewam, jak mówiąc kolokwialnie, klepną to bez zastanowienia. Dziękuję. Pan Ryszard Zdouniuk, proszę bardzo. No jest taki jaki jest, to się zgadzam z tym. Między innymi. chciałbym Panu Radnemu przypomnieć, że oprócz tego, że ja jestem Przewodniczącym Rady, jestem również Radnym, który ma takie same prawo jak Pan do zabierania głosu. I jestem Radnym. I naprawdę proszę mnie nie pouczać. A w związku z tym, no należy się dostosować to, co jest w regulaminie napisane. Według nie będę tego komentował. Natomiast e, co do... Mam pytanie do Pana Przewodniczącego w związku z tym. Ja mam pismo dotyczące Młodzieżowego Domu Kultury, kierowane do Rady, konkretnie do radnych Powiatu Bartoszyckiego, odnośnie tego dodatku funkcyjnego. Czy Pan jest zorientowany z tym pismem? Tak. Tak, oczywiście, że jestem. A w wczoraj Pani zresztą czytała to i, i, i, i, i, i doskonale znam to pismo. Z kiedy ono było? Słucham? Z kiedy było to pismo? Nie rozumiem. ja mam przed, sobie, przed no to, sobą, nie, no tydzień, ale... dwa temu. No, no, no, no ale, ale o co pan chodzi, bo nie rozumiem Pana? Data wpływu, ja mam 14. Do dnia dzisiejszego, na dzisiejszej sesji powinien Pan radę poinformować, czy wpłynęło takie pismo dotyczące dodatku funkcyjnego A czy Pan Panie uchwały... Radny zdaje sobie z tego sprawę, że Pana obowiązkiem, tak jak Pan mnie poucza, to ja pozwolę sobie Pana teraz pouczyć, że Pana obowiązkiem jest również od czasu do czasu dowiedzieć się, jakie pisma wpłynęły do Rady i ale... na przykład zajść do Rady i się dowiedzieć, czy zajrzeć na, na, na portal eSesja. Także bardzo o to proszę, bo, bo, bo, panie... bo Pan ma ciągłe pretensje, że I... Panu się do ręki nie, nie, nie podaje pewnych rzeczy. No ale Pan nie jest małym dzieckiem, Pan jest Radnym. Ja jedną rzecz podam. Jedno skończę. Na, sesję, na, na komisji też pan wczoraj nie była, wczoraj było na komisji omawiane. Wczoraj, omawiany. wczoraj Zaproszony na ja... przewodniczący komisji zaprosił i była wczoraj ta osoba, ta pani dyrektor. Wczoraj była rozmowa na ten temat, więc nie ma żadnej tajemnicy. Nikt nic nie ukrywa. Pani radna, gdyby pani znała kulisy, że pani dyrektor była na wczorajszej komisji... No, ale pana nie było. Ta... Wczoraj rozmawiałem i z Panią Dyrektor. Mam przy soboty pisma. Rozmawiałem też z Panem Przewodniczącym Komisji, aby zaprosić Panią Dyrektor na posiedzenie Komisji. Takie były między nami ustalenia, żeby było jasne. Także... Tak. No, wszyscy byli, tylko Pana nie było. To, to, to Panie jest takie Przewodniczący, pan jak małe dziecko się zachowuje, ja nie jestem członkiem Komisji, nie wchodzę w skład Komisji. Ale może ustaliłem, pan ustaliłem z Przewodniczącym Komisji, aby zaprosić. I taka była kolej rzeczy. Natomiast co do samego meritum sprawy, ja mam przed sobą te pisma kierowane i do zarządu, i do radnych powiatu, uzasadniające czym to było podyktowane. Jedyną rzeczą najważniejszą to jest w tym wszystkim to, że to co ja rozmawiałem, te pismo, tak jak Pan powiedział, nie kierowała dyrektor, tylko kierowała Rada Pedagogiczna, podpisana przez 13 osób. W tym przez pana Figata, który jest członkiem zarządu, żeby było jasne. A w związku z tym, to nie jest tak jak, że to przewodniczący, te, pani dyrektor, to pismo. To jest pismo podpisane przez 13, tak, jak dobrze pamiętam. Tylko Tej pan członków. sobie samemu zaprzecza, bo pan dobrze, mówi, że, ja mam... że, że tych pism nie ma, a pan nie ma. To więc więc ja, ja, ja tego nie rozumiem. Pani, Panie, przy... Jeżeli się rozmawia z dyrektorami tego typu rzeczy zawsze się można dowiedzieć. Ja a -a. mam tylko tyle, a, a nie, będę, nie, będę, nie będę tutaj się na ten temat wypowiadał, bo nie ma sensu. Natomiast jedna rzecz, to co tu Pan Starosta powiedział, będzie to rozpatrzone na Zarządzie a ja tylko chciałem to przedstawić, uzupełnić jedną rzecz, że to nie występowała Pani Dyrektor, tylko to podpisała Rada Pedagogiczna, żeby było jasne. Są to dwie różne rzeczy. A w związku z tym yy, Pani Dyrektor w swojej sprawie, bo to jej dotyczy sprawa, a jeżeli ona ma ten dodatek funkcyjny tam 2800 i ileś, w innych przypadkach jest to dużo więcej, razy dwa, a od tego znów ma naliczany dodatek funkcyjny zastępca Dyrektora. A w związku z tym o to tu chodzi. To ja Państwu przedstawię, bo mam to przed sobą, to, to pismo. Ono jest jednoznacznie ujęte i przedstawione to, co powinno być. I jeszcze raz podkreślam. To, Panie Przewodniczący, co Pan mówi, to jest jedna rzecz, a to, co ja mam przed sobą, to jest druga. Jak ja to mam, to jest inna rzecz. Mam. Ja mogę przyjść i do Pana Starosty, bo często się spotykamy, jak coś potrzeba, ustalamy pewne rzeczy, a tu tylko przedstawiłem, uzasadniłem to tym, że wystąpiła Rada Pedagogiczna, a nie dyrektor Dobrze. w No To znaczy i Pani Dyrektor też występowała. Tak. Ale ja wiem o tym. na po 13 podpisała się, żeby było jasne. E, no dobrze. ale skończmy ten temat. Słuchajcie, to no. są sprawy raczej nie handlowe. Tak. Zobaczymy, poustalamy, jakie są możliwości. No i tyle. No jeżeli będzie jakaś taka możliwość podwyższenia tego dodatku to, to z tego skorzystamy. Ja chcę dodać, że jest taki dodatek kolejny, motywacyjny, którym można też w ramach lepszej pracy ponad swoje, powiedzmy, jakieś tam obowiązki oficjalne, ten dodatek podwyższyć. Nie, nie, nie ma żadnego problemu. On funkcjonuje, u nas dodatek motywacyjny na poziomie 15%, a mamy zgodę na od 15 od, od 0 do 50, więc można ten dodatek zmniejszyć, można go podnieść, więc tak to mniej więcej wygląda. Ale ja tutaj chcę Państwu jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że te dodatki funkcyjne, one nie świadczą też do końca, tak jak Pan mówi, że tam dwukrotnie większy ktoś ma, i tak dalej, bo zarząd nie miał możliwości podwyższenia w inny sposób poborów dyrektora po prostu. I, i zasadniczej płacy, bo to powinno się tak odbywać, zasadnicza płaca dla Pana Dyrektora powinna być zupełnie inna, prawda, niż gdzieś dla nauczyciela nawet mianowanego. I mielibyśmy wtedy święty spokój. Natomiast, no, czymś te um, nagrodzenia dla dyrektorów, no, należało podnieść, bo według nas były one zdecydowanie za niskie, niejednokrotnie niższe niż nauczycieli pracujących w tej szkole. I stąd jest taka, taka, taka, tak to wygląda, mniej więcej Myślę, że tę sytuację uspokoimy, bo to są dwie osoby, które mają takie mniej więcej jakby problemy ze zgodą na wysokość tych dodatków funkcyjnych i damy sobie radę. No, I będą zadowoleni wszyscy. Pani Radna, proszę do mikrofonu, jednak dobrze. proszę sobie mikrofon bliżej postawić. Bliżej, włączony. bliżej. Czy już o, włączony. o, teraz dobrze. dobrze. Proszę bardzo. Pani Starosto, czy jest taka możliwość... Jeszcze raz, możliwość... dobrze. Jeszcze raz pokażę Czy jest taka możliwość... E... Nie ma A teraz... On nie działa. Działa. Działa. A, działa. Dobra, już nas mam dla... Proszę bardzo, Pani Radna. Pani Starosto, czy jest taka możliwość, że jak będzie Zarząd nad tą sprawą dopracował, że zostanę zaproszona na ten Zarząd, żeby po prostu dowiedziała się, jak to faktycznie wygląda, żeby to nie było pokątnie, że wczoraj, bo powiem, powiem dlaczego uzasadnię, uzasadnię, Dobrze? Wczoraj rzeczywiście została Pani Dyrektor przyszła, przedstawiła sprawę, jak to wygląda. Dzisiaj dowiaduję się od kolegi tutaj Radnego, że oni na ten temat po prostu rozmawiają. Ja nie jestem prowadzona w nic, więc chciałabym poznać tą sprawę teraz od strony Zarządu, jakie są możliwości żeby to nie było właśnie pod stołem czy tam pokątnie. Czy jest ta możliwość, że zostanę zaproszona? Zawsze jest taka możliwość, ale Pani Basiu, no tu nie ma nic pod stołem. To no, jest, to z tego, co słyszę od kolegi nie, nie. mojego nie. Nie, pani starosty, Po prostu pozyskał informację od Pani Dyrektor, najprawdopodobniej i tyle. No. No, ale ja Wszystko chciała... się odbywa lege artist. na stole. Nic to ja chciałam właśnie chciała tak usłyszeć na stole, żeby mogła świadomie to wziąć podjąć decyzję. Ja Dobrze? chcę powiedzieć Niech tak, bardzo. że oczywiście, że tak. Są, to są decyzje personalne, decyzje, które, no, o których raczej nie powinno się jakby warsztatu czy dyskusji na ten temat ujawniać, dlatego, że potem jest stanowisko zarządu i w tym momencie na tym stanowiskiem będziemy się mogli wszyscy pochylić i tutaj jak najbardziej zostanie Pani przedstawione, nie ma problemu. Szanowni, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w sprawach różnych jeszcze ktoś chciałby? Nie widzę. To cóż, Szanowni Państwo, zbliża się Majówka. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do uczestniczenia we wszystkich organizowanych imprezach, jakie będą w, w tych dniach, czyli święto flagi. Apeluję o wywieszenie flag, bo to jest ważne bardzo. 2 i 3 maja apeluję o wzięcie udziału i 3 maja to jest święto narodowe mszy za ojczyznę, która odbędzie się w, w kościele farnym, później będzie piknik militarny. We w tych wszystkich informacjach życzę Państwu pogody w czasie majówki, dobrego samopoczucia i dużo, dużo zdrowia. Szanowni Państwo, zamykam siedemdziesiątą piątą sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.